Powiedział mu Jezus Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Doświadczenie Tomasza, jego nieobecność w dniu zmartwychwstania A następnie jego powątpiewanie Jest błogosławieństwem dla Kościoła Tomasz porzuca swój upór Kiedy widzi i dotyka chrystusowych ran To one stanowią lekarstwo dla niewiary Tomasza i każdego z nas. Święty Tomasz, widząc wspaniały cud zmartwychwstania Chrystusa, wykrzyknął – Pan mój i Bóg mój! Jakiego doświadczenia potrzebuję ja, abym mógł uznać w Chrystusie mojego Pana i Boga? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, rzeczywiście szczęśliwi, błogosławieni jesteśmy, że uwierzyliśmy w Chrystusa, pomimo tego, że nie widzieliśmy Go zmartwychwstałego. Wierzymy dlatego, że uwierzył Tomasz i pozostali uczniowie. Wierzymy niejako ich wiarą, którą potwierdzili przelaniem krwi. Teraz nam pozostaje przekazać dalej tę radosną nowinę – widzieliśmy Pana. Wprawdzie widzieliśmy oczami wiary, a nie oczami ciała, ale właśnie wiara ma ostrzejsze widzenie niż oko ciała. Jeśli nawet nasza wiara jest ociemniała, to mamy dowody jego zmartwychwstania. Całun turyński, chusta z Manopello czy hostia z Sokółki. Czy podobnie jak Święty Tomasz podejmuje wysiłek, aby uwierzyć, czy chce na własne oczy zobaczyć Dotknąć intelektem, aby zrozumieć i przekonać się, że to, w co wierzą miliardy chrześcijan przez dwa tysiące lat jest prawdą, a nie wymyśloną historyjką. Wiara nie jest irracjonalna. Wiara rodzi się z powątpiewania, ale i z rzetelnego poszukiwania prawdy.